Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo pokażę Ci dźwięk, jaki możesz uzyskać z kombinacji mikrofonu Blue Yeti Pro który widzisz tutaj i tutaj oraz Zuma F8 I kupując Zuma F8 jako następce H6 nie przewidziałem jednej rzeczy a mianowicie, że dedykowane końcówki mikrofonowe są kłopotliwe do zastosowania w nowszym sprzęcie Chodzi mi głównie o fakt, że montujesz je z tyłu urządzenia, a przy okazji nie masz widoku na panel sterowniczy z przodu i jest to szczególnie dokuczliwe jak ustawiasz sobie wszystko sam i znikąd pomocy i nie masz po prostu nikogo do pomocy. Po prostu nie widzisz poziomu dźwięku na panelu LCD z przodu, no i również ten Zoom F8 jest trochę za ciężki, abym go przymocował do ramion mikrofonowych, tak jak kiedyś robiłem z H6 i Shotgunem. Przy tej okazji wyszedł mi brak w mojej flocie mikrofonowej porządnego takiego zewnętrznego mikrofonu typu shotgun, który mógłbym podłączyć analogowo kablem XLR. No, mam wprawdzie pełno mikrofonów do kamer wideo zakończonych złączem tzw. mini jack czy mini jack, ale nie byłem zbytnio zadowolony z dźwięku, szczególnie poprzez różne przejściówki I co mi pozostało? Oczywiście przeprosić się za tym Blue Yeti Pro W sumie to jest mikrofon USB ale posiadającym analogowe wyjście XLR aby ten mikrofon mógł współpracować z mikserami, czy preampami studyjnymi. Wcześniej ten mikrofon używałem tylko do livestreamów na YouTubie, no okazjonalnie do podcastów, czy przy screen video programem Camtasia, Camtasia. No, wprawdzie ten mikrofon nie ma czegoś takiego typu shotgun, ale ma tak zwaną kierunkowość kardioidalną, która okazała się być Ok, jedynie co musisz zrobić, to podłączyć po prostu tutaj yy, znajdujący się w zestawie fabrycznym taki kabel XLR yy, Ten kabel XLR stąd idzie aż tutaj do, do tego zuma. I tak szczerze mówiąc podłączam tylko jedno złącze yy, to koloru białego, to czerwone Zostawiam wolne. Co robię potem? Obniżam maksymalnie gain tegoż to mikrofonu Blue Yeti Pro, ale za to ustawiam właściwy poziom na Zoomie F8. Oczywiście musisz pamiętać, żeby włączyć Phantom Power w Zoomie i potem to co teraz robię, pozostaje tylko nagrywanie. Nagrywanie dźwięku, przy okazji jakaś tam nagrywanie wideo. I ponieważ nagranie poprzez pojedynczy kabel daje dźwięk jednokanałowy, musisz po prostu plik obrobić w swoim edytorze dźwięku, zajmuje to parę minut, masz wtedy plik audio gotowy do synchronizacji z wideo. Ja używam do tego jakiegoś Traction, ale przypuszczam, że w Audacity, czy tam w jakimś innym darmowym też spokojnie tą funkcję znajdziesz. I jaki jest efekt końcowy? No tak szczerze mówiąc, jak zwykle musisz ocenić to sam. Mam nadzieję, że jest ok, przynajmniej mam taką nadzieję, ponieważ tak mi wyszło na kilku innych filmikach. Wniosek końcowy, inwestując w kolejny rejestrator dźwięku, nie zawsze musisz kupować nowe mikrofony. Zrób remanent w tym, co już masz swoim domowym, czy jakimś profesjonalnym studio, na pewno coś tam znajdziesz, jeżeli już jesteś takim półpasjonatem. I pomimo tego, że w ciągu każdej minuty, w chwili obecnej, na tego YouTube jest wygrywane tony nowych filmików, dalej jakość dźwięku jest taka sobie, no jeżeli chodzi o obraz, Powiedzmy, najnowsze smartfony czynią tutaj już cuda, ale zdecydowanie nie są to urządzenia dedykowane do nagrywania dźwięku, szczególnie z dalszej odległości i przy fabrycznym mikrofonie. Te mikrofony są ok, no bo w końcu służą między innymi do, do telefonowania, no ale z dalszej odległości to już są takie, są, takie sobie. Po prostu praw fizyki odległości od mówiącego nie dasz rady oszukać. Tak więc podejście przynajmniej półprofesjonalne już na starcie daje Ci przewagę nad 97% konkurencji, a być może 99% dalej. Te filmiki są no, co najmniej o kiepskiej jakości dźwięku, tam różne świsty, piski, szumy wiatru itd. i tak dalej. Ludzie często nagrywają po prostu z laptopa, czy tam z jakichś kamerek internetowych, no, no dźwięk jest jaki jest, prawda? Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Jeżeli Ty masz do pokazania swoją jakąś kombinację mikrofonu i rejestratora dźwięku, niekoniecznie to musi być firmy Zoom Zaprezentuję ją tutaj w komentarzach do tego wideo Do zobaczenia w kolejnym filmiku No, taka mała zapowiedź, mam nadzieję, że nie zapeszę Przymierzam się do kupienia Nikona D500, coś jakieś nowe flagowe, które być może Zastąpi mi tego D7200 No, być może zrobię pierwszy polski test tego aparatu Oczywiście na YouTube, bo na stronach statycznych masz tych testów opór, i to nie przez takich domorosłych profesjonalistów jak ja Także jeszcze raz mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Daj lajka, daj kciuka, jeżeli to wideo w czymś Ci pomogło I do zobaczenia w moim kolejnym wideo